Kierunek dietetyka i jakość żywności, na którym oferujemy dwie specjalności – dietetyka i żywienie człowieka oraz jakość i bezpieczeństwo żywności – jest kierunkiem interdyscyplinarnym, interdziedzinowym, który łączy w sobie dziedzinę nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk rolniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych. Dietetyka i jakość żywności jest praktycznym kierunkiem, który jest unikatowy w skali kraju ponieważ łączy w sobie aspekty związane z prawidłowym odżywianiem się i promocją zdrowia, a z drugiej strony z bardzo szybko zachodzącymi przemianami technologicznymi w produkcji żywności. Absolwenci kierunku dietetyka i jakość żywności mogą znaleźć pracę jako specjaliści do spraw żywienia, promocji i edukacji zdrowia, a także w zakładach żywienia zbiorowego. Z drugiej strony mogą pracować w przemyśle spożywczym czy też instytucjach zajmujących się kontrolą żywności pod względem jej jakości i bezpieczeństwa.